W tym wideo opowiem Ci, czy warto, abyś się odwoływał od orzeczeń negatywnych badań kierowców przeprowadzonych w WOMP? Oczywiście, odwołania są do Instytutu Medycyny i Pracy. Dzień dobry Panie Doktorze. Mam następujące pytanie. Czy odwołanie od decyzji WOMP ma na celu zbadać słuszność postawionego orzeczenia w chwili jego wydania? Czy jest również kolejną szansą do uzyskania, a w zasadzie odzyskania uprawnień. Dostałem negatywne orzeczenie w WOMP. Uzasadnieniem było słabe przejście testów psychologicznych na pograniczu normy spowodowane być może zażywaniem pewnych leków. Odwołałem się do instytutu, gdzie będę miał przeprowadzone po raz kolejny badania, natomiast ze względu na epidemię ten ośrodek nie przejmuje nikogo, więc sprawa się odwleka. I myślę, że czas działa tutaj na moją korzyść, ponieważ od kilku miesięcy nie biorę tego leku. Mój stan zdrowia jest lepszy. Natomiast mam wątpliwości jednak, czy decyzja będzie dotyczyła mojego aktualnego stanu zdrowia, czy będzie to tylko uzasadnieniem, że poprzednie orzeczenie było stosowne. Z góry dziękuję za odpowiedź. I nie będę tutaj wnikał, czy WOMP ma rację, czy nie, bo nawet formalnie nie jestem do tego uprawniony to tamten lekarz z womp przebadał tego kierowcę. Najlepiej zna jego stan zdrowia, a nie tylko jakikolwiek inny, nawet ja oceniać ma na podstawie subiektywnego opisu. Nie wiem też dokładnie jak podchodzą do tego instytuty, ale jeżeli odwołanie jest od poprzedniego orzeczenia, no to raczej zajmą się tym orzeczeniem, pójdą w tym kierunku oceny poprawności poprzedniego badania. Natomiast z mojego wieloletniego doświadczenia znam tylko jeden, dosłownie jeden przypadek pozytywnego odwołania od orzeczenia lekarskiego w WOMP. I żeby było jasne, nie dotyczyło to sprawy za alkohol, tylko za wypadek. Kierowca był trzeźwy, no i jakoś tam mu się udało. A naprawdę takich przypadków zwraca się do mnie sporo i no, naprawdę szanse masz niewielkie jest małe, naprawdę małe prawdopodobieństwo, ale pomimo tego, co powiedziałem, formalnie masz prawo do odwołania i teoretycznie możesz przejść te badania z wynikiem pozytywnym, ciebie satysfakcjonujący, Natomiast powtarzam jeszcze raz, w praktyce szanse na to masz bardzo małe. Natomiast decyzja, czy się odwoływać, czy nie naprawdę należy tylko do Ciebie i oczywiście, jeżeli nie jest to dla Ciebie jakimś wielkim obciążeniem finansowym, organizacyjnym, no to czemu się nie odwoływać, kto komu zabroni. Natomiast weź pod uwagę koszt dojazdu, stratę czasu i ryzyko wyniku negatywnego. Co bym radził? No w praktyce przygotuj się do kolejnego badania w WOMP-ie. Sprawa oczywiście każdego przypadku jest indywidualna. Ciężko dać jakiś taki jednolity algorytm, wskazać jakąś uniwersalną poradę, abyś to postępowanie przeszedł. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, jeżeli Ty masz jakieś pozytywne lub negatywne doświadczenia z odwołaniami od orzeczeń z WOMPów, oczywiście odwoływałeś się wyżej instancje wyżej do Instytutu. Napisz to w komentarzu do tego wideo. Interesuje mnie, czy jakaś sprawa zakończyła się pozytywnie, bo to, że negatywnie, to mam takich relacji całą kupę. Oczywiście subskrypcja kanału, jeżeli jesteś moim wiernym widzem, czy chcesz takim widzem być. Oczywiście kliknij w dzwoneczek, abyś dostawał te moje filmiki jako pierwsze lub obejrzyj kolejny filmik z podobnej tematyki.